Cześć! Z tej strony Sandra z Telecube. Dziś opowiem Ci o punkcie kontrolnym, który możesz dodać jako jeden z elementów swojego schematu wirtualnej centrali. Zatem zaczynamy! Punkt kontrolny to narzędzie służące do pomocy w identyfikacji połączenia, które napotkało ten element na swojej drodze poprzez dodanie przed numerem dzwoniącego określonej kombinacji liter lub cyfr. Pozwala to na łatwiejsze rozpoznanie przez konsultantów, w jakim temacie i przez jaką ścieżkę w schemacie włączy się osoba dzwoniąca. Pokażę Ci teraz, jak dodać punkt kontrolny do schematu. Przejdźmy zatem do kreatora schematu centrali. kliknij zielony butonik z plusikiem w jego lewym górnym rogu i z listy wybierz element punkt kontrolny. Rozpocznij od wybrania z listy, czy jako klip prefix ma pojawić się stała wartość wskazana przez Ciebie, czy zmienna wartość wprowadzona nowo przez osobę dzwoniącą. Następnie dodaj opis elementu, czyli dowolną przyjazną nazwę tego elementu, co pozwoli odróżnić go na schemacie. W kolejnym kroku, w zależności od wybranej opcji, wprowadź klip prefiks, jeżeli wybrałeś wcześniej z listy opcję stała wartość, wprowadź ją poniżej, lub usupełnij kolejne parametry, w przypadku opcji zmienna wartość, dzwoniący wprowadza klip prefiks tonowo. W przypadku opcji zmienna wartość rozpocznie od zapowiedzi powitany, jaką usłyszy osoba dzwoniąca po natrafieniu na ten element. Zapowiedź możesz wybrać z listy wcześniej utworzonych, odsłuchać, grać jako gotowy plik dźwiękowy lub wprowadzić nową treść, którą odczyta wbudowany wirtualny lektor. W adekwatny sposób dodaj zapowiedzi z komunikatem o wprowadzeniu niepoprawnej wartości oraz niewprowadzeniu wartości. Następnie ustal minimalną oraz maksymalną ilość cyfr, jakie może wprowadzić to nowa osoba dzwoniąca. Ustal również maksymalną ilość do nowego wprowadzenia wartości oraz maksymalny odstęp czasowy, czyli czas na wpisanie wartości przez osobę dzwoniącą. Możesz również zdecydować, czy i do jakiej książki telefonicznej będą automatycznie wpisywane numery osób dzwoniących, które natrafią na ten element. W tym celu wybierz listę docelową książkę telefoniczną lub utwórz nową klikając symbol plusika. Zaznaczenie checkboxa przy nadpisie istniejące rekordy z nowerem strony dzwoniącej spowoduje, że w przypadku gdy w wybranej książce telefonicznej znajduje się już numer dzwoniącego, jego nazwa zostanie nadpisana wprowadzoną przez dzwoniącego sekwencją znaków. Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów zapisz element klikając Zapisz ustawienia. Następnie połącz punkt kontrolny z innymi elementami na schemacie, np. jako kolejny element po menu IVR oraz z elementem Kolejka.